Witam serdecznie wszystkich Panie i Panów Radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam Pana Zastępcę Burmistrza Miasta, Pana Krzysztofa Hećmanach, witam Pana Skarbnika, Pana Jastra Wasilawę i witam Telewizję Kablową Bartsat. Yy, Wysoka Rado. Dziś mija 82. rocznica zbrodni katyńskiej. W chwili ciszy uczcimy pamięć ofiar tej zbrodni. Jednocześnie ogarnijmy pamięcią bohaterski naród ukraiński, który walczy już półtora miesiąca z rosyjskim najeźdźcą. I proszę wszystkich o powstanie. Dziękuję bardzo. 51. pierwszą sesję Rady Miasta zwołałem na wniosek burmistrza miasta w trybie paragrafu 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowany projekt uchwały otrzymali Panie i Panowie radni. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt 2 porządku obrad. Jak już wspomniałem projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu otrzymali wszyscy radni. Jest to projekt oznaczony numerem 1 na 51. Poproszę tutaj Panią Radną Luconę Jędryczkę o przedstawienie opinii Komisji Programowej i Budżetu na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany w budżecie. Dochody dział 852, rozdział 852.95, zwiększenie planu dochodów o 42 500 zł w rozbiciu na 32 500 zwiększenie planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wsparcia seniorów i 10 tysięcy złotych zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży w ramach Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Komisja zaopiniowała pozytywnie dział 853 rozdział 853 95 zwiększenie o 30 tysięcy złotych planu dochodów z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych w ramach Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 995, zwiększenie dochodów o 159 170 zł z tytułu dofinansowania zatrudnienia pięciu obywateli Ukrainy w ramach robót publicznych do końca bieżącego roku. Komisja zaopiniowała pozytywnie i wydatki. Dział 852, rozdział 852, 95, zwiększenie planu wydatków o 42,500 i tutaj w tej rozbicie seniorów i posiłki dla dzieci komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853, 95, zwiększenie o 30 tysięcy złotych planu wydatków przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego hmm wysokości 300 zł. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 995, zmniejszenie o 3232 zł, 33 zł planu wydatków przeznaczonego na opłaty z, za odprowadzanie wód opadowych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I zwiększenie o 162 403 zł z planu wydatków z przeznaczeniem na zatrudnienie pięciu obywateli Ukrainy w ramach robót publicznych. Pracownicy ty będą oddelegowani do pracy w ZUK. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Chciałabym jeszcze Państwu dodać, że w uchwale, w treści uchwały jest załącznik chyba pięć, bo tu tak jeden, cztery i cztery, załącznik numer 5 w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Upoważnia się burmistrza miasta do wykonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Bartoszyce, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Komisja też to rozpatrywała i zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z pani i Panów Radnych ma pytania do projektu uchwały?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 dokumentu dotyczącego opracowania strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2020.